program leci dalej! Teraz zobaczycie, jak ja mały domi popalić! Mały domek na uboczu Pocznę sobie. Ratunku! Pomóżcie pomocy! Trzymaj się, stary! Dziękuję. Miło, że mi zaufałeś, choć jestem zupełnie obcy. Kto by udawał zamarzniętego, żeby mnie napaść? Tylko ja! A ty nie dałeś się nabrać! Tak, kuzynie! Tak, kuzynie! Jest tak, jak było dawniej! Puszczaj mnie! <grystanie> Cześć, stary. Jestem myszka Miki. Ufam każdemu, dlatego jestem związany. Rety, to nie jest zbyt miłe. <ścoughs> o, ja im jeszcze pokażę. Wiesz, kuzyn, okradanie bankomatów to pestka kuzyn. Pieniądze. A twoja zaciszna chata jest idealna na kryjówkę. Jasne, ale jak wyciągniecie forsę z maszyny? o. Ej, do kogo dzwonisz? A, do przyjaciółki! Po... policji! Połączyłeś się z policją. Niestety nikt teraz nie może odebrać... Koleżanka, policja gdzieś wyszła. To sekretarka. A w razie, gdyby ci strzeliło do uba, żeby wezwać kliny, wyrywam kartki na G swojej książki. Nie znajdziesz już do nich numeru. <laughs> Ja się zajmę szmalem! Ty sprawdź, co ten koleś ma tu do żarcia! Hmm. A ty nie wykręcaj mi tu żadnych numerów, bo jestem od ciebie cwańszy! No jasne! I miałeś na pewno bardzo cwany plan, dopóki nie popełniłeś błędu! Jakiego? Zostawiłeś kuzyna w kuchni sam na sam z jedzeniem. Może je zatruć, a gdy ty wykorkujesz, będzie bogaty! O, to wredny zatruwacz jedzenia! Się widzi, że Pit chce gotować. Hmm, ciekawe, dlaczego mu na tym zależy. O, już wiem. Może chce zatruć jedzenie i zabrać całą forcę. Tak, jak było dawniej. Częstuj się, kuzynie. Ty pierwsze kuzynie. Dlaczego ja pierwszy? Czy to znaczy, że jednak je zatrułeś? Jejciu, cieszę się, że nie każecie mnie go próbować! Jeszcze kawałek? Tak, tak, jest zatrute! Jest z całą pewnością zatrute! A więc jednak chciałeś mnie otruć, tak? To ty chciałeś otruć mnie! Nie. Ej, czy któryś może podać mi ketchup? Kuzynie, jestem głodny! Wszyscy są głodni! O, ja nie, najadłem się! Siać cicho! Nie zmrużyłem oka przez dwa dni i chcę się wreszcie przekiwać! Bardzo słusznie! Ale byłoby głupio, gdyby ktoś i to ktoś zaufany, gwizdnął ci forsę, kiedy spałeś. na dobranoc! Dawno temu w małej chatce dwaj kuzyni niegodni zaufania próbowali ukraść sobie nawzajem worek pieniędzy leżący przede mną. Nie poszli spać, bo żaden z nich nie ufał drugiemu. Koniec! Za nic nie pójdę spać! Myślisz, że jak gwiznę forse? Myślę, że ci na to nie pozwolę! Tak jak było dawniej! O, spokojnie, przestańcie się spierać! A jeśli musicie, to bez patelni i drewnianej pałki! Żeby to zakończyć, trzeba podzielić szwal teraz! Skąd mam wiedzieć, że mnie nie oszukasz tak jak dawniej? Słuchaj no, nie jestem oszustem jak ty! Oszuście! Ja jestem oszusty, ty, ty, ty oszuście! O tak, tak, tak, ty, ty, tak, ty, tak, ty. tak, tak, Nie tak, jestem oszust, tak, tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ty oszust? jesteś oszust, ty, tak, tak, tak, ty, całe szczęście, że to nie ja, uczciwe myszmiki, liczę force! Zika raz dla Pita, raz dwa dla Pita, dwa dla Zika, raz dwa trzy dla Zika, trzy plus minus dwa dla Pita, Pięć raz dla Zika, trzy razy dwa dla Pita, trzy dodać trzy dla Zika. Hej! Zik dostał więcej, tak jak dawniej! Wcale, że nie! Chłopaki, posłuchajcie mnie! Śnieg już nie pada. Weźcie force do banku i niech kasier ją policzy. Zaraz, zaraz. Czy oni tutaj nie policzą sobie zaliczenie? Oj, policzą. Myślisz, że jestem głupi? Oni wezmą część naszej kasy! Dobra, jasne. W takim razie idziemy gdzie indziej. Tam wam wszystko wyliczą. Dokładniusia! Trzynasta Dzielnica. Policja. Policja... Nie bardzo mi się to podoba. Słuchaj, kuzyny, ja wiem, co orkruję. Zdaje się, że tu mieszka koleżanka, co do niej dzwonił. Ta policja pomoże nam liczyć naszą kasę, tak? E, tak. Patrz! Aż się roi od gminy! Zarabić, robić! zarabić! Ukryję was! Szybko, tutaj! Ej, włóżcie to, żeby was gliny nie poznały! I zaraz policja do was tu przyjdzie! Zdaje mi się, że ta jego kumpela jest gliniarą! A to jest, staje się, więzienie! To wszystko twoja wina! Nie! To wszystko twoja wina! Zupełnie jak dawniej! Aha.